W tym wideo zdam Ci relacje, jak wyglądają badania kierowców w WOMP-ie podlaskim. No i sytuacja jest na tyle ciekawa, że mój widz miał prawko zawodowe, a został oczywiście złapany za jazdę pod wpływem środków odurzających. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od maila tegoż to internauty. Witam Panie Darku, chciałbym powiedzieć jak wyglądały u mnie badania w womp w w Białymstoku za THC. Mam prawo jazdy kategorii B i C. Na początku były psychotesty również w tymże WOMP-ie. No, muszę powiedzieć, że bardzo sympatyczne Panie psycholożki. Najpierw były testy, potem badania na urządzeniach. Dzięki Bogu wszystko u mnie było w porządku. Brak przeciwwskazań, orzeczenie bezterminowe. Potem WOMP, na początku pobrali mi krew na cukier, potem neurolog, okulista, laryngolog, również wszystko w normie. No tak wydaje mi się, że sprawdzali mnie pod kategorią C. Ciśnienie krwi było nieco wyższe, ale powiedziałem, że jestem zdenerwowany tymi badaniami, no i tak szczerze mówiąc, tak było. Co ciekawe, pomimo, że byłem złapany za jazdę pod wpływem marihuany, narkotestów nigdzie mi nie robiono. No, akurat ich się nie obawiałem, bo nie paliłem przez dłuższy czas i wszystkie narkotesty na testach aptecznych, które robiłem wcześniej wychodziły mi negatywne. Dostałem skierowanie do psychiatry. Pani psychiatra nie stwierdziła uzależnienia, ale wysłała mnie na kurs, który nazywa się tak fachowo Programem psychorekreacyjnym, psycho, nie psychorekreacyjnym, tylko programem psychokorekcyjnym dla kierowców. No, chociaż być może z rekreacją ma to coś wspólnego. Trwał ten kurs, trwa ten kurs jeden dzień. No, i teraz musiałem pojechać na ten kurs, kosztował on mnie 150 zł, i wrócić ze świadczeniem o odbytym kursie do WOMP-u w celu wydania orzeczenia lekarskiego. Jak się dowiedziałem o tym kursie, no troszeczkę się zacząłem obawiać czy będzie to tylko wydatek 150 zł czy również będzie to oznaczało początek moich dalszych problemów. Na szczęście zadzwoniłem, bardzo miła kobietka powiedziała mi, żeby od razu SMS-em podesłać PESEL, imię, nazwisko, miejsce, data urodzenia, tak żeby było gotowe zaświadczenie Ponieważ na kurs poszedłem dopiero w sobotę, no i oczywiście, jak to wyglądało na tym kursie? Tutaj taka moja uwaga, czyli widzisz, że WOMP oprócz swojego badania, oprócz kosztów za psychotesty, za badanie lekarskie, idą dodatkowe pieniążki na jakąś inną instytucję, tak żeby oni mieli podkładkę, że przeprowadzono jakąś twoją, czy konkretnie w tym przypadku edukację, tegoż to kierowcy, w kierunku uzależnienia. Byłem na tym kursie, no i generalnie zamysł jest taki, aby uświadomić kierowcę, jaki wpływ mają narkotyki za jazdę, no w moim przypadku marihuana. Pani bardzo sympatyczna na początku zaproponowała kawkę, herbatkę, no ale potem przeszła do sedna sprawy. Porozmawialiśmy troszkę. Podchodziła do problemu bardzo poważnie, wydała zaświadczenie, że kurs został przeprowadzony. No, tak powiedzmy, ogólnie naświetliła jak wygląda jej praca z uzależnionymi, no, jak ta marihuana działa na człowieka, jaki problem, czy problemy niesie, jakie są konsekwencje prawne itd. No i muszę teraz zanieść do WOMP-u to zaświadczenie o ukończeniu kursu, w poniedziałek zaniosę i napiszę się, jak to się wszystko potoczy. No, dzięki Bogu tutaj mój komentarz, już oczywiście wszystko skończyło się fajnie, natomiast jeżeli Ty masz jakieś swoje doświadczenie z tego czy innego womp koniecznie opisz je w komentarzach poniżej. Temu kierowcy poszło gładko, no chociaż bał się bardzo, ponieważ miał kategorie wyższe, natomiast no, znam przypadki z Podlasia, kiedy nie było tak różowo, osoby zostały, że tak powiem, lądowały z orzeczeniami negatywnymi i nie było od tego specjalnie ratunku. Natomiast jeżeli to wideo Ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka, jak chcesz więcej takich materiałów to tutaj zasubskrybuj mi kanał Lekarz Medycyny Pracy, po prawej mojej stronie są linki do subskrypcji, i w ten sposób nie ominiesz żadnego nowego filmu. Jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się na mojej stronie internetowej badania na prawo jazdy wrocławko. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Natomiast jeżeli jesteś sprytny w matematyce, dobry w rachunkach, Policz jakie to były wydatki, czyli wizyta w WOMP-ie badania lekarskie, wizyta w womp badania psychologiczne, wizyta w tejże poradni psychokorekcyjnej dla kierowców, no, nie sądzę, żeby tam mandatu jakiegoś nie było, czy tam jakichś innych rzeczy, dużo stresu, dużo, dużo, że tak powiem, zachodu i do Ciebie należy decyzja czy warto się w to pchać czy nie warto. Także bye bye był Darek Kraśnicki z Wrocławia.